Ciekawe zapytanie, czy jak nie masz prawidłowego widzenia obuocznego, czyli przestrzennego, kwalifikującego Cię na kategorie zawodowe prawa jazdy, czyli ciężarówki i autobusy, to czy przejdziesz badania na koparko ładowarki Zapytanie mojego widza Witam, otóż mam pytanie Chciałem zrobić sobie prawo jazdy na kategorię C E, ale okulista nie przepuścił mnie no Jeżeli chodzi o badania wykonywania ostrości wzroku na prawe czy na lewe oko, wszystko było dobrze ale przy ostatnim badaniu obuocznym miałem problem, bo miałem nakierować tak, aby przedmiot był w kole, ale nie dałem rady tego zrobić. I tutaj jest moje pytanie, czy przy badaniach na koparko-ładowarki też bym odpadł? I czy też nie mógłbym zrobić tych kursów? Proszę o odpowiedź, dziękuję, pozdrawiam. Także, y, rozumiesz, że na kategorie zawodowe prawa jazdy, już tego widzenia obułcznego, jak nie masz, to badań nie przejdziesz, przynajmniej według przepisów prawa. Natomiast, korzystając z okazji, wymienię kilka innych zawodów, do których wymagane jest prawidłowe widzenie przestrzenne. Czyli, oprócz tutaj operatorów sprzętu drogowego, budowlanego, robót ziemnych, czyli w tym również wspomnianych wcześniej koparko-ładowarek, są to na przykład Operatorzy wózków jezdniowych, podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia i są to m.in. nasze popularne wózki widłowe Operatorzy urządzeń podnośnikowych z mechanizmem podnoszącym towary na wysokość powyżej 1,6 metra czyli tzw. Tak układnice, czy suwnice magazynowe wysokiego składowania Idąc dalej, operatorzy podnośników, ramp hydraulicznych, również na wysokości powyżej 1,6 metra ale również żurawi i dźwigów, prawda? Czyli na operatora dźwiga, dźwigu z brakiem widzenia obocznego, też się nie nadajesz Obsługa maszyn w ruchu i innych urządzeń grożących urazem No, ja to ostatnio przećwiczyłem na pile no, niestety przyszedł do mnie pracownik z jakiejś tam firmy, któremu piła, ładnie obcięła paluszek. Na szczęście, widzenie obuoczne miał, prawda. Ale uświadamia to jednak, jak ważne jest to widzenie obuoczne, przestrzenne. Jak ważny jest dobry narząd wzroku, pełna funkcja tego narządu wzroku przy różnych maszynach, prawda. Praca na wysokości powyżej 3 metrów, czyli większość budowlańców. Sprawa jasna, no, ten gość musi na budowie widzieć, gdzie jest no, no, nie może spaść z drabiny, tylko dlatego, że mu się tam pomyliły stopnie w drabinie, prawda, czy coś w tym stylu Prace związane z obsługiwaniem się, czy posługiwaniem się bronią Czyli wszyscy kwalifikowani pracownicy ochrony Ale również, jeżeli chcesz sobie tam być myśliwym to musisz mieć niestety prawidłowe widzenie stereoskopowe no, na pewno tutaj nie wymieniłem wszystkich zawodów yy, Ale musisz sobie zdać sprawę, wszędzie gdzie jest wymagana pełna sprawność narządu wzroku Możesz się spodziewać jakiegoś badania okulistycznego, które będzie również sprawdzało Twoje widzenie stereoskopowe yy, Czyli przestrzenne Testy są naprawdę dzisiaj bardzo czułe, wykrywają nawet niewielkie problemy ze wzrokiem no, U badanej osoby, no mam nadzieję, że czegoś takiego nie ma Jaki wniosek dla Ciebie? No jeżeli wiesz, że miałeś jakiegoś zeza, jeżeli miałeś jakieś operacje oczu, nie widzisz przestrzennie, czy masz nawet ten problem z telewizorem 3D Daj sobie spokój z takimi zawodami Ja już nawet nie mówię o sprawach resortowych Jacyś strażacy, jacyś policjanci wojskowi, czy, czy coś w tym stylu, prawda? No, mówię o jakichś takich zawodach, które nie wymagają wielkich szkoleń, prawda? No, ale niestety, bez tego widzenia stereoskopowego nie dasz przy nich rady Także na tym kończę Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia Lekarz Specjalista Medycyny Transportu Jeżeli Ty spotkałeś się z jakimś innym zawodem niż wymieniony tutaj przeze mnie koniecznie skomentuj to wideo Także zasubskrybuj również mój kanał YouTube Lekarz Medycyny Pracy I do zobaczenia w następnym filmiku.